No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie krótki hangout, bo niestety muszę się zająć też moim pomocnikiem Niestety Niestety y, Trzylatka ma swoje prawo i powiem Ci y, parę zdań w temacie badań kierowców, a mianowicie y, weszło nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego projekt tutaj, widzisz, ukazał się już jakieś tam miesięcy temu, 10. ale do, do czego zmierzam. Jest to o tyle, y, może rewolucyjne, czy nie rewolucyjne, prawda? Natomiast y, y, tutaj kiedyś w paragrafie 10 starego rozporządzenia. Był zapis, gdzie się przeprowadza badania lekarskie kierowców skierowanych za alkohol, za jakieś tam inne rzeczy. Natomiast w projekcie tego rozporządzenia zrezygnowano z określenia właściwości jednostek uprawnionych do przeprowadzania badania. Czyli chodzi tutaj o wojewódzkie ośrodki medycyny pracy i tak naprawdę za bardzo nie jest określone, gdzie gdzie te badania medycyny pracy, znaczy nie tyle medycyny pracy, co badania za y, jazdę po alkoholu, czy powiedzmy, jeżeli Istnieją uzasadnione yy, poważne zastrzeżenia do stanu zdrowia, czy osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na stan zdrowia, czyli WOMP zabrał, WOMP może dać. No, ma to się odbywać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, ale wynika z tego, że zrezygnowano z tak zwanej rejonizacji, prawda, czyli bardzo teoretycznie będziesz się mógł przebadać w każdym Wąpie, w jakim masz ochotę, prawda? Czyli może być, że jeżeli ci się nie spodoba Wąp Sosnowiec, to będziesz mógł pojechać do Wąpu we Wrocławiu. Ale tak naprawdę, co z tego wyjdzie, to jeszcze pożyjemy zobaczymy, prawda. Według mnie yy, tutaj w tym rozporządzeniu nie doczytałem, gdzie, gdzie ma być przeprowadzone badanie kierowców za jazdę po alkoholu. Natomiast yy, być może oni to poprawią jednak ustalą dokładnie, że będzie wyszpadany w wojewódzkich ośrodkach o medycyny pracy, prawda? Także jest dosyć ciekawie no niestety mój koleżka też rozrabia Cześć Adam, jeżeli ponieważ ten mój hangout dzisiejszy będzie bardzo krótki z uwagi na obowiązki które, które mnie czekają z moim synkiem to po prostu a jeszcze ustawię troszeczkę swoje ten, swoją kamerę to jeżeli ktoś chce zadać mi jakieś pytanie to serdecznie zapraszam, niestety mój synek tutaj rozrabia gdzieś z boku i trudno tutaj robić jakiś bardzo solidny hangout w tym temacie, prawda? Jeżeli chodzi o badania medycyny pracy w mojej skromnej firmie grudzień troszeczkę zrobiło się zastoju ale robota idzie także mam nadzieję, prawda? Gratuluję Bobaska, tutaj Adam napisał niestety problem polega na tym, że ostatnio mam nie tylko tego Bobaska ale mam jeszcze innego Bobaska, który ma dokładnie ma, ma niecałe ma niecałe dwa tygodnie, o tutaj może będzie lepiej widać, ma niecałe dwa tygodnie i w tej chwili żona zajmuje się tamtym bobaskiem, a ten Bobasek już jest niestety na tyle dorosły, że no wszędzie, gdzie, gdzie rodzice, to o no to jest mój, to jest mój, o już moment, trochę tak żeby nie było ten, to jest mój drugi Bobasek który ma w tej chwili 10 dni, prawda? Adam Woźniak. Witam pana doktora. Dlaczego policja podważa badania psychologiczne? Znaczy, mówisz o badaniach psychologicznych na broń chyba, bo badania psychologiczne kierowców policja nie może podważyć. No niestety, zgodnie tam z ustawą, czy z rozporządzeniem komendant policji ma prawo i z reguły robią to tak, jeżeli mają na ciebie jakiegoś haka, a ty przeszedłeś pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne, to no, odwołują się, przy okazji opisują całą historię. Także... Raczej się rzadko kiedy odwołuje pacjent, a dość często odwołują się przedstawiciele policji Łukasz Romek, czy to prawda, że policja tak robi testy THC ze śliny, że w nie utrzymuje się THC do 14 godzin od spożycia? Nie wiem. Nie, nie znam Nie znam za bardzo testów, których używa policja Także no, przypuszczam, że są jakieś atestowane Natomiast, yy, w zależności od tego, ile palisz ile palisz, to tyle tak długo Ci będzie wykrywało, prawda? Jeżeli ktoś zapalił raz na ruski rok jest to jakieś palenie przypadkowe, no to THC będzie się utrzymywało krócej a jeżeli palisz dosyć często, to niestety THC będzie się utrzymywało Dłużej. dobra, słuch słuchajcie kochani i tak na dobrą sprawę to mówię, yy, raczej już będę kończył jeszcze raz powiem, yy, przy niestety koleżka koleżka, mój, mój synek synek walczy, walczy ze sprzętem, prawda, i, i nie jest łatwo go tutaj Powstrzymać. co koniecznie zwrócić na siebie uwagę, prawda? Także muszę iść. Adam, tak byłem skierowany do WOMP. Następnie pani doktor poinformowała mnie, że już nie zdałem testów. Witam i pozdrawiam pana serdecznie. No to znaczy, jak? Poinformowała cię przed zdawaniem testów, czy. czy tak za bardzo nie rozumiem. Bo już jakaś przyzwoitość wymagałaby i, i przynajmniej zachowanie pozorów, żeby żeby o, o, o niezdanych testach zrobić powiedzieć dopiero formalnie po, po wykonaniu tych testów. Także, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, to ostatnie, bo mówię Niestety, niestety jest jak jest Kole, Koleżka się dorwał Koleżka się dorwał do mikrofonów i do statywu mikrofonowego do ramienia mikrofonowego i za dużo tutaj już nie pogadamy No Witam przed podejściem do testów. No, no, no, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie, nie, nie będę tego komentował, prawda? Gdyby, gdybyś miał to jakoś nagrane, czy byłby jakiś świadek, no to można by się podnieść to w jakimś odwołaniu, ale jeżeli nie masz świadka, to raczej tutaj za wiele nie nie nawojujesz. Dobra. Słuchajcie kochani, trzymajcie się, cześć do następnego razu, za chwilę zaczyna się kolejny mecz no i jeżeli oglądasz w powtórce, to serdecznie Cię zapraszam do komentarza tego wideo.